Zajebie, gryfa. Gdzie pojechała Jennifer? Do Wyzimy. Kurwa. Geralt, musisz znaleźć Ciri, dobrze? Spierdalaj. To gdzie dokładnie widziano Ciri? Balani w Nowigradzie. Dobra, dobra. Bywaj. Moje dziecko umarło! Ona przyprawiała mi rogi latami. Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd. Dobra, porównacie, co macie w graciach potem, a teraz. Wstawaj, żeby pić! Gdzie jest Ciri? Wsiadła na koni i odjechała. Posłałeś Ciri do Nowigradu. Zaraza. Potrzebuję dziwki. Tris Marigold. Tak, Geralt? Gdzie jest Ciri? Geralt, nie wracajmy do tego, a już zwłaszcza nie tu i nie teraz. Chcę sprawdzić, czy, czy dalej masz 22 cale w talii? Gdzie jest Ciri? Do kurwy nędzy! Pierdal się. Skaliga. Kurwa, poszedłbym na piwo. Kluczem do odnalezienia Ciri jest ten brzydal, który... Zabieram brzydala. Wstawaj się i mhm. Gdzie jest Ciri? Ukryta wyspa mgieł. Pięknie, kurwa. Ciri, zabierz nas stąd. Mam ci coś do powiedzenia. Spierdalaj. Bo zajebie. Poszedłbym Dziwki, dziw. Idziesz ze mną? Jasne. No! To trzeba próbować. Mm-hmm.